Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w piśmie z zapytaniem Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego Słuchajcie i chciejcie zrozumieć Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym Ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli, Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie. On zaś odrzekł, Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec Niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy prowadzi, obaj w dół wpadają. Wiara to relacja. Człowiek wierzący poddaje się kierownictwu Boga. Jest jak roślina przez Niego zasadzona i pielęgnowana. Niestety czasami nawet najpiękniejsze róże dziczeją, tracąc swoje piękno. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus zwraca naszą uwagę na nasze zakorzenienie w Bogu. Faryzeusze zostali nazwani ślepymi przewodnikami ślepych, ponieważ chociaż znali prawo, nie rozumieli Jego ducha, a co jeszcze gorsze – nie potrafili nawiązać relacji z prawodawcą. Prawo Boże to nie zbiór przestarzałych i zacofanych przepisów, zakazów i nakazów. Prawo to busola wskazująca drogę do relacji z prawodawcą. Błąd Faryzeuszy polega na tym, że prawo stało się dla nich Bogiem, a sam Bóg stał się odrealnioną ideą, abstrakcją, z którą nie da się wejść. W relacje. Oni wierzyli już nie w Boga, który jest ich ojcem, ale w tradycje, zwyczaje przodków i rytuały. Czcili, ale nie kochali, ponieważ w swojej wierze pozostali na powierzchni. Także nam, chrześcijanom, grozi taka postawa. Prawo ma swoją ogromną wartość, ale nie ono jest Bogiem. Prawo, zasady moralne, dogmaty i obrzędy liturgiczne mają nas prowadzić do żywej, osobistej relacji z Bogiem, do odkrywania piękna, prawdy i dobra, jakim jest sam Bóg. Zechciejmy szukać Boga w naszym życiu poprzez zdrową tradycję. Niech nasze chrześcijaństwo nie będzie bezmyślnym powtarzaniem rytuałów, ale coraz głębszym wchodzeniem w zażyłą, intymną relację z Bogiem, naszym Ojcem.